Euler badał właściwości liczb, zwłaszcza rozkład liczb pierwszych. Zdefiniował ważną funkcję, tzw. funkcję φ. Mierzy ona rozbijalność liczby. Powiedzmy, że mamy daną liczbę n. Funkcja φ określa, ile jest liczb całkowitych mniejszych od n lub równych n, nie mających z nią wspólnych dzielników. Na przykład, jeśli chcemy wyznaczyć wartość funkcji fi dla 8, to sprawdzamy wszystkie liczby od 1 do 8. Patrzymy, ile liczb całkowitych nie ma z ósemką wspólnego dzielnika większego niż 1. Zauważcie, że nie policzymy 6 ze względu na wspólny dzielnik 2, za to 3, 5 i 7 pasują, bo wspólnym dzielnikiem jest tylko 1. Zatem fi policzone dla liczby 8 wynosi 4. Co ciekawe, obliczanie funkcji fi jest trudne poza jednym przypadkiem. Spójrzcie na wykres. Naniesiono wartości tej funkcji dla liczb całkowitych od 1 do 1000. Widzicie jakąś prawidłowość? Linia prosta punktów u góry to wszystkie liczby pierwsze. Ponieważ nie mają one czynników pierwszych większych od 1, to wartość funkcji φ dla każdej liczby pierwszej p wynosi po prostu p 1. Wartość funkcji φ dla 7, liczby pierwszej to wszystkie liczby całkowite prócz 7, bo żadna z nich nie ma wspólnego dzielnika z 7. Zatem wartość funkcji fi dla 7 wynosi 6. Jeśli każą wam wyznaczyć wartość fi dla 21377, liczby pierwszej, wystarczy odjąć 1, by uzyskać rozwiązanie, 21376. Łatwo jest obliczyć wartość funkcji fi dla każdej liczby pierwszej. A to prowadzi do czegoś ciekawego, bo funkcja φ jest multiplikatywna. Czyli wartość funkcji φ, policzona dla a razy b, równa się φ, policzona dla a, razy φ, policzona dla b. Jeśli wiemy, że liczba n jest iloczynem dwóch liczb pierwszych, p1 i p2, to wartość funkcji φ dla n jest po prostu iloczynem wartości dla każdej z liczb. Czyli p1 minus 1 razy p2 minus 1.